Jak się zmienia podejście lekarzy, psychologów czy jakichś innych instytucji państwowych po kolejnym złapaniu Cię za jazdę po alkoholu? Dzień dobry, piszę do Pana, ponieważ nie wiem co mam zrobić a mianowicie moja sytuacja wygląda następująco W jednym roku złapali mnie dwa razy pod wpływem alkoholu nic mnie nie tłumaczy, moja wina mea culpa Za pierwsze wykroczenie zabrali mi prawo jazdy na 6 miesięcy a za drugim była już sprawa w sądzie, gdzie dali mi karę 2 lata w zawieszeniu na 3 i zabrali prawo jazdy. Po pierwszej karze odzyskałem prawko na krótki czas, teraz minęła mi ta druga kara i zacząłem się starać o prawo jazdy. Udałem się na badania lekarskie i psychologiczne, ale pani w obu przypadkach psycholog, potem pani doktor dała mi wynik negatywny. Złożyłem odwołanie, na którym dali też mi wynik negatywny, ale przypomniałem sobie, że jak pierwszy raz mi zabrali prawko, to też robiłem psychotesty, też robiłem badania lekarskie i tam też miałem wynik y, pozytywny. Czy po tym wszystkim mogę się teraz zgłosić z tymi wynikami pozytywnymi, czy raczej jestem odnotowany w dokumentacji i na straconej pozycji. Nie wiem, jak tą sprawę załatwić. Czy mógłby mi Pan udzielić porady, co robić w tak zagmatwanej sytuacji? Z góry dziękuję. Pozdrawiam. I tak z ręką na sercu, za bardzo nie wiem, co tutaj sensownego poradzić. No, stare badania, te pozytywne na pewno nie są ważne, trzeba zrobić nowe. No, poszedłbym po prostu do konkretnego psychologa, do konkretnego lekarza, zapytał, jakie mają wymagania które należy spełnić do odzyskania prawka i po prostu postarał się te wymagania jakoś spełnić, po prostu dać tym ludziom, czego chcą i w jakiś sposób przyczynić się do odzyskania dokumentu. Nie chcę tutaj moralizować za bardzo, natomiast jest to taka klasyczna sytuacja, kiedy za kolejnym razem, na kolejnych badaniach zmienia się podejście i lekarzy, i psychologów, jest je znacznie trudniej przejść, ten kredyt zaufania już masz stracony, nikt nie wierzy, że stało się to przez przypadek, że byłeś wczorajszy po jednym piwie i prawda brutalna jest taka, być może i dla ciebie, że wiele osób, a być może i ty nie odzyskuje prawka i nie jesteś w stanie odzyskać tego prawka jeździsz potem bez prawa jazdy, a jak się już teraz złapią po jakieś tam zmianie przepisów na dużo, dużo gorsze, no po prostu, nie wiem, czy pójdziesz siedzieć, albo kary będą takie, że trudno się po prostu z tego podnieść. Zwróć uwagę, że sąd za drugim razem, w tym drugim przypadku, był też znacznie surowszy, nie było to 6 miesięcy, prawda, tylko 2 lata w zawieszeniu tam na ileś. Także, na tym kończę, w zasadzie, tak jak powiedziałem, jakieś tu porady konkretnej za bardzo nie jestem w stanie udzielić. Jeżeli natomiast znasz taki przypadek, że za kolejnym razem to prawo jazdy straciłeś, czy ktoś stracił, czy było je znacznie trudniej odzyskać, napisz to w komentarzu do tego wideo. Być może będzie to przestrogą dla kolejnej osoby, aczkolwiek moje filmy z reguły są oglądane po tym jak to mówią, jak już się mleko jak już mleko wykipiało. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia Zasubskrybuj mój kanał YouTube Lekarz Medycyny Pracy lub obejrzyj kolejny filmik, jeżeli takie tematy Cię interesują.